Jest jak źródło, do którego jesteśmy podłączeni, podobnie jak latorośl łączy się z krzewem winnym, czerpiąc z niego swoją siłę. Źródłem naszej miłości jest Chrystus. Jego miłość jest podstawą, powiewem naszej radości. Jezus zapowiada radość, która będzie naszym udziałem w wieczności, na zawsze. Radości, do jakiej dążymy, nikt nie będzie mógł nas pozbawić. Naszym pragnieniem jest radość niezależna od sukcesów, posiadania, zainteresowania, jakie okazują nam inni. Szukamy radości, która bierze swój początek w naszym wewnętrznym doświadczeniu, w naszej wewnętrznej przemianie. Szukamy radości będącej naszym osobistym odkryciem bezinteresownej miłości Jezusa. Tak radość jest u podstaw jakości naszego życia. Życie posiada wówczas głębie. Można wówczas bezpiecznie poruszać się w tej przestrzeni, jaką stwarza w nas Nieskończona miłość Pana. Wraz z nią przychodzi energia do przeżywania czasu z miłością. Miłość, jaką Bóg proponuje, nie wyróżnia nikogo. Jesteśmy wszyscy równi wobec Niego, kochając. Jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami, przyjaciółmi. Jezus oddał za nas życie, to jest źródłem radości. On w taki sposób nas oswoił, On nas zaszokował swoją miłością. Bezinteresowna miłość szokuje. Gdy bezinteresownie kochamy, naśladujemy miłość ukrzyżowanego. Jesteśmy Jego przyjaciółmi z krzyża. W miłości nie ma wymuszania czegokolwiek. Dlatego jest ona tak piękna i pociągająca.